He's referred i patrzcie ile zem dziewusek przeprowadziła Będzie i pomoż, patrzcie dziewuki, będziemy wmierać A gdzie byś ty Leij A przesła przez wież i podbierała po ałpach Dobrze się No dobrze, jak kowalowy powiedziałam, że jak u nas O, co że zrobimy? No, tylko ja dzisiaj taką liho No nie go odejdę Co ci się dzieje? A nic, do roboty, do roboty Patrzcie dziewuki, wmierajcie po łajcach nie. ładne minutę, Ładne zielone, tego roku, nie? piękne wszystkim, chłodny, Ładne zielone, przepraszam. wieczora to skończy się. No, No przepraszam. zapalimy ognisko? zapalimy no pewnie że pewnie że zielone, no troszeczkę pozbierajcie, żebyśmy coś, się zbierać tak w zimie a później żeby było coś rzucić do lodni. No najpierw no, trzeba coś no. mieć, nie? Do nie do Tak Ale dużo te roboty mają, z tyle być. tych śnioków. Hej, hej, musisz moją być. Dzień dobry ci kawalerze nie umiem robić. Dzień dobry ci kawalerze nie umiem robić. Jestem Jamą! Mam... Ej, pikne, pikne! Proszę, Ale pikne! Tak, Albo wielki, albo dziej, bo ja z wielkiego dwora, hej, hej, z wielkiego dwora Tam się roboty nauczy z dziewcy boja. Tam się roboty na z dziewcy do ja.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 Nie, w pole na to czarną rolę. Koniki mi stanęły w oboze. Koniki mi stanęły. Chwycę się ło czas Trzasnę se zbiczyka. Koni ziemi. Rusyły o koni się mi rusyły! Straciłem ja złoty na swoje zaloty i tak mi je nie chcę dać, łobo. Dzieciaki chodź tam, pobawimy się! Nie chcę dać Dadzą ci, oddadzą, sami odprowadzą Nie trzeba się frasować w obozy. Nie trzeba się frasować Jada! Straciłby miliony dla tym mojej zony i tak mi Chcą dać i tak mi jej niech co da. Chłopak, jak tu na swoje aniele, już coś się zbiera. to niedobrze, że się krzywie A hyrlo, to hyrlo. co hyrlo? To ty na suknie. Co to janiel? się dzieje. A ty nic to, to się, dawajcie. Dawajcie. Będzie, będzie, będzie zbierał nas. A suści, anielciu. Ja, niech będzie wola boska. Dobra, Marysia, ania, chodźcie, matko. Dzień Nasze do Wiecie, spijęliśmy ziemniaków na ulicy. Dobrzeście zrobili. No to będziemy zaraz je wrzucać do łopie. Piją, Wieciska, się chłopy wypiją Dzieci z kaprzyczy zjedzenie się po częstym kiełbaski, trochę smolcyku Lebusia no. Chodźcie chodźcie do chłopy chodźcie Możeście się narobili Jagnisia a co tam z matką? Lezy Hanka z nią została Może tu się napijemy jeszcze co? Wiecie chłopie ja Teraz Gosia. Chodź, zrobię Teraz możecie wszyscy, nie? się zebrać we czyść. No to na zdrowie, na zdrowie! No, tak, tak. Dobre! Jedź, ale Teresa! Chodź tutaj! Pogodomy! A co się tam dzieje? Ano... Przecie to nasa Janiela, to taką dobrą dziewucha jest! Ja nie wiem co to się ty Janieli podziało. Tak o dobro dziewucha jest. Tako robotno. Robotno, a tak się i coś i choroba przyczepiła do nich. Ja nie, nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. I oto nic dobrego z tego chyba nie będzie. Ale ty się, Jasiek, nic nie przejmuj. Robotno most z babinę. robotno. Łona wyzdrowieje. Dbała o ciebie. O dzieciach, O gospodarkę. Wszystko tu się dobrze poukłada, a teraz się za to napijemy. Za zdrowie, Janieli, przy tych wykłopkach. Właśnie. Nie, Żeby wyzdrowiała. Troszeczkę się chłopcy narobili. Za zdrowie, Janieli. Za jeszcze musimy chyba przygrzebać, bo się nie upiekły się bardzo założymy Niech się upieką Niech się upieką, ładnie Trochę się, żeby chyba to na